Pat fajk tu tu tu tu tu tu z tu tu tu tu tu tu To ładuje tu To bardzo. Ja chyba żadnej sobie nie wiem, nie, wiem, nie, wiem, nie, wiem, nie, wiem, nie wiem, trudno. Proszę jechać. To... Nasza sierżala łezka. Więc by się pozmieniało w tej aktualizacji. To ładne teraz zagra. Ile, co to jest? Co ja mam? Co jest w co? Aha, dobra Ale, jest... bardzo? to jest? Wiedzimy poza mnie Bardzo Dzisiaj nie jesteśmy na... Na... ponieważ Na... na Zabędzamy dzisiaj Kurde, no. No, się szła, nie wiem. Uuuu raz mam się dobra, Uf, to jest zacięcie Telefonu Telefonu Telefonu Telefonu Telefonu kogoś A nikogo nie będzie Dobra Tu Ale jak się daje pojechać A się dużo zarobić no, to jest No nie no i te dali, od razu Co za zielony. A z pędu. No nie. się. się na mapie Okej. No so bo nam zielone ucieknie co ja zrobiłem ja to nawet nie dotknąłem tu jest jeszcze dużo miejsca dzisiaj ja bym się wysokie to jest chyba z I mm don't -hmm. No i wesel, no. Ja muszę zbliżyć, bo ja nie. Proszę, no. I ta nawigacja. To trzeba pojawianie. Lita na Ja to The last I <laughs> don't A i F.S.M. Salzburg, trzeba zobaczyć gdzie jest Salzburg, Salzburg, trochę się cofniemy, ale spożyj sobie, ja muszę, ja muszę, muszę, jest migdały wziące, naprawdę, jaki chłop, co włoży migdały, nie, co to ode mnie? Widzicie jak go spalił? Jak go spalił? Od razu. Nie wiem czy bliżej jest. A, laszki się muszą wlać. Muszę na muszę laszki. Teraz będzie problem, żeby wyjechać. Bo to jasne. 왔다 co nas cała Dobra, brá, brá, policja? brá, mi! Nie. Nie brá, brá, brá, brá, brá, Dobra, brá, jeźdź To dobry zbyń, Okej. Ja co tu ja Co ja to odnaczło? Te poli się Co to nie mogę na to się? No ja co kolejny? Co? ja to wyjadę właśnie. I ja tu nic nie widzę, chciałbym powiedzieć, ja to ja no jadę. I poszła ja nie jest tak. jak sobie pan wzią? czego się nie widzi No ja zjeżdżałem na do tyłu Dawaj. Dobra, jedziemy. Tu nie zastanawiamy. Głupia policja. Wszystko mi zawsze. Wola chwila. Eee! Ja Znowu Nie wahaj, co nie mi nie odpadę. Obra. Sam raz. Pięknie, Thank <laughs> Zobaczcie, co on jest z spokój, sencjonalny pan. Dobrze. Tak, A że zara.